Cześć! Słuchajcie, poniedziałek, trzeci poniedziałek 2023 roku. Nowy rok 2023, wszystkiego najlepszego. najlepszego na nowy wam rok. Słuchajcie, rok mnie nie było. Kto słuchał to wie, kto nie słuchał to. No, nieważne, że mi rok nie było. Ważne, że jestem, mamy kolejny poniedziałek i mm, mam zamiar w te poniedziałki znowu się znowu pojawiać. E, i, I co? No i na, natchniewać was na dobry humor, bo nieważne co, nieważne gdzie, nieważne jak. Ważne, ważne, żeby iść do przodu, cieszyć się życiem i mamy nowy rok, pewnie są nowe postanowienia. Także co? Ja mam postanowienie, że po roku przerwy wracam z powrotem na poniedziałki i będę starał się tutaj Was natchniewać porządnie a jeszcze się pochwalę, słuchajcie, wróciła, wróciła po spaleniu pięknie okopcona gitarka o, proszę bardzo teraz to jest już z limited edition Fender Jazz Bass Made in USA kiedy tam na nim zagram to zobaczycie jak fajnie brzmi o i polepszyło się brzmienie dzięki temu, że się Trochę nadpaliła, to zastosowaliśmy z kolegą Dedeuszem Kuźnia Gitarowa. Audycja zawiera lokowanie produktu. Poznecali nad nią, ale się udało. Słuchajcie, no dobra, dość gadania, trochę grania. Dzisiaj się trochę wspomagam. Marekka mojego nauczyciela wokoderkiem. trochę wam to przeszkadza. Dzisiaj na tapecie strachy na lachy. A czemu? A czemu to jest w tekście? Żeby cię strasznie. Znowu przyszedł poniedziałek, Cały rok nie było mnie, Zagram wam nowy kawałek, Dla nim wtorek zacznie się. Poniedziałek, poniedziałek, Znowu zagrać przyszedł czas, Wymyślony dziś kawałek, By nastroić dobrze was. Umysłów wciąż nie miałem, obowiązków ze dwieście. W radiu strachy usłyszałem, to natchnęło właśnie mnie. Poniedziałek, poniedziałek, znowu zagrać przyszedł czasę, Wymyślony dziś kawałek, by nastroić dobrze was. Daj to góry, mocno głowę, bierz do przodu, no i graj. Śpiewaj głośno i radośnie, masz instrument, no do graj.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 w chórze, ale sam. Eee, udanego tygodnia Wam życzę, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Żeby Wam się postanowienia z nowego roku klarowały i spełniały, i co tam sobie życzycie. No i słuchajcie, udanego tygodnia i do no, następnego poniedziałku. Trzymajcie się. Cześć!